What does the fuck say? Welcome to the Sullivan channel. In this video you will see the content on the channel. Loading. getting, Multiplayer Gameplay, kompilacje różnych momentów i lore, czyli fabuła Crisis i ciekawostki. Crisis, glitches and tricks, czy różnego rodzaju momenty, bugi, glitche i triki zastosowane w Crisis 1, Crisis Warhead i Crisis Remastered. Amatorski poradnik do Crazys Multiplayer. Protipy, analiza i porównania. Zagrajmy w Mass Effect edycja legendarna. Luźne granie, czyli seria niezależnych od siebie filmów, o różnej tematyce i rozmowa z widzami, odpowiadanie na pytania i informacje dotyczące kanału wykonywanie grafik, miniaturek na zlecenie i inne niezależne projekty. Zostaw po sobie łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. To motywuje mnie do dalszej pracy nad filmami. Mam nadzieję, że zostaniesz na moim kanale albo przynajmniej będziesz go regularnie odwiedzał, a moje filmy będą sprawiały Ci radość. Do zobaczenia wkrótce ze strony był Sullivan.